Niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Dziś trzecie zwiastowanie anielskie. Tym razem anioł odwiedza Maryję, młodą, 12 lub 13-letnią dziewczynę z Nazaretu. To galilejskie miasteczko zupełnie niczym się nie wyróżniało. Nawet mieszkańcy Nazaretu nie byli jakoś szczególnie pobożni lub święci. To zwyczajni ludzie, tacy jak ja czy ty. Nie wszyscy w Nazarecie byli gotowi na przyjście Pana. W tym czasie adwentowego oczekiwania, gdy do świąt zostało już tak niewiele czasu, trzeba nam zadać sobie pytanie, czy my jesteśmy już gotowi na przyjście Pana. Jest taki ciekawy zwyczaj adwentowy w niektórych, zwłaszcza małopolskich, parafiach, który swój początek bierze z katedry wawelskiej. Przedstawiciele wszystkich stanów społecznych, począwszy od króla do tego najniższego chłopa, przychodzili podczas mszy roratnich do stopni ołtarza i składali uroczyste deklaracje. Jestem gotowy na sąd Boży. A czy ja mógłbym dziś złożyć taką deklarację? Czy jestem gotowy na Boży sąd? W miasteczku Nazaret tylko jedna kobieta była gotowa na przyjście Pana. Maryja. Jej fiat jest równoznaczne z deklaracją gotowości na Boży Sąd. Ilu mieszkańców Warszawy, Krakowa, Katowic, Wrocławia, Poznania, Torunia, Białego Stoku, jest gotowych na przyjście Pana, czyli na Sąd Boży. Dziś ten sam Boży Posłaniec przychodzi do naszego domu i zwiastuje nam dobrą nowinę. Czy poruszy ona nasze serca? Czy sprawi, że i w naszym życiu Słowo Boże stanie się ciałem? Nie zmarnujmy tych ostatnich dni Adwentu.